Czy jak zrobisz sobie laserową korekcję wzroku, to przywrócą Ci bezterminowo prawo jazdy? I zapytanie mojego widza. W 2008 roku otrzymałam bezterminowe uprawnienia na prawo jazdy kategorii B. W 2015 roku rozpoczęłam kurs na kategorię A już ze znacznie pogorszonym wzrokiem i otrzymałam badanie ważne na 10 lat. Czyli tutaj moja uwaga, że jeżeli dostajesz kolejne orzeczenie w tej samej kategorii praw jazdy, w tej samej grupie praw jazdy, a do takich, do takich się zalicza A, B, E plus B, no to kolejne orzeczenie niestety kasuje poprzednie orzeczenie. I prawo jazdy na kategorię A zdałam w sierpniu 2019 roku, po bardzo długiej przerwie, dokument jest już w produkcji, a ja się zorientowałam, że prawo jazdy będzie ważne zaledwie przez 5 lat mam adnotację o jeździe w soczewkach lub okularach I, i czy uprawnienia na kategorię B również ulegną zmianie, czy jeżeli wykonam operację wzroku z pomyślnym efektem, to będzie można cofnąć ważność kategorii B do bezterminowej, jeśli teraz zostanie zmieniona na terminowo. No niestety zostanie zmieniona. I, czy jeśli wykonam operację wzroku w ciągu najbliższych miesięcy, mogę wyrobić dokument ponownie, no, nie odbierając tego z krótkim terminem i zachować bezterminowe badania na kategorię B i odpowiadając na te pytania, no, jest tutaj jasną sprawą, że uprawnienia na kategorię B zostaną skrócone do terminu kategorii A, tak jak powiedziałem jest to jedna grupa praw jazdy natomiast czy ta zakładam udana korekcja wzroku coś zniesie i z reguły to jest korekcja korekta wzroku laserowa. I nie jestem do końca tego pewien, bo po takim zabiegu laserowej korekcji wad wzroku obowiązują się badania widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie. Oczywiście przy okazji badań na prawo jazdy. Natomiast również za bardzo nie wiadomo jak długo utrzyma się ten efekt poprawy ostrości wzroku i no niestety czasami się zmniejsza, mam takich pacjentów także na początku było fajnie, a po latach niestety wada wzroku się nasilała i z powrotem musiał zacząć nosić okulary lub szkła kontaktowe. I właśnie dlatego część lekarzy uważa to za wystarczający powód do prawa jazdy terminowego i okresowych kontroli lekarskich. Jak terminowe to jest tam z reguły na 5 lat, no a czasami 10, no ale tutaj nastaw się raczej na te pierwsze badania trochę yy, krótsze, jeżeli oczywiście lekarz taką decyzję podejmie. No, nie wspomnę o przypadkach, kiedy sam zabieg korekcji się nie udaje. Rzadkie są to przypadki, ale też jest czymś takim spotkałem. Tym niemniej, jeżeli Ty jesteś po takim zabiegu i dostałeś prawo jazdy terminowe lub bezterminowe, oczywiście napisz w komentarzach, czy ono było na dłuższy okres, czy krótszy okres czasu. No, jestem tutaj bardzo ciekaw podejścia lekarzy uprawnionych do badań kierowców z różnych części Polski. No, swoje podejście znam, jestem tutaj raczej przyjaźnie nastawiony do tych zabiegów no i oczywiście osób, które przeszły te zabiegi ale no, bądźmy szczerzy, sprawę uzależniam od tego, czy zabieg był wykonany dobrze, czy ten zamierzony efekt zdrowotny został uzyskany, czy nie ma zaburzeń widzenia zmierzchowego lub wrażliwości na olśnienie po takim zabiegu. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia lekarz specjalista medycyny transportu uprawniony oczywiście do badań kierowców. Jeszcze raz się zapraszam. Jeżeli masz coś ciekawego do powiedzenia, jeżeli po takiej korekcji dostałeś prawo jazdy, napisz na ile lat, jak do tego podszedł dany lekarz, oczywiście subskrypcja mojego kanału i kolejny filmik z badań kierowców.